Otwieram 55 sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listu obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych, obecnych jest 18 radnych. Dwoje radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam telewizję kablową Barcat oraz wszystkich obecnych na sali.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 Punkt 2a porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na 55. Poproszę panią Lucę Jędryczkę, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżecie w sprawie zmian budżetu. Y, dochody: dział 758 rozdział 75801, zwiększenie o 1844 zł planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki: dział 600 rozdział 653, zmniejszenie o 46 tysięcy planu wydatków przeznaczonych na modernizację monitoringu. Y, Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim i w 2022 hmm, tą kwotę hmm, zamierza się wydatkować 54 tysiące, a resztę 46 tysięcy w 2023. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700 rozdział 707. Zwiększenie o 15 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na modernizację budynku ulica Kopernika 6 i tak y Oferta, która została złożona na roboty budowlane wynosi 347 tysięcy złotych i tutaj komisja zaopiniowała pozytywnie. Natomiast yy, złożona oferta na nadzór budowlany na 18 tysięcy. Komisja zaopiniowała negatywnie. Komisja proponuje jeszcze raz zebranie ofert na nadzór budowlany. Po konsultacji z Panią Karoliną, kierownik y, Wydziału Inwestycyjnego Panią Karoliną Hilmanowicz y, doszliśmy do takiego porozumienia, że oferty zebrane zostaną jeszcze raz i, i bo jeszcze jest na to czas. Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o 25 tysięcy planu wydatków na realizację projektu Cyfrowa Gmina. Granty Popegerowskie. Projekt został, zostanie zrealizowany w całości w tym roku i dlatego takie zwiększenie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757 rozdział 75702. Zwiększenie o 950 tysięcy złotych planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. I tutaj porównując odsetki zapłacone w styczniu do odsetek zapłaconych w lipcu, wzrost wynosi 251%, ale nie mamy wyjścia i komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 80101, zwiększenie o 1844 zł plan wydatków związanych z tytułu zwiększenia subwencji, komisja zaopiniowała pozytywnie. I rozdział 8132 zwiększenie o 220 tysięcy planu wydatków na zakup, na zakup instrumentów do powstającej szkoły muzycznej, komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Dział 900, rozdział 995 i paragraf 30.20 i 40.10, przesunięcie między tymi paragrafami dotyczących Dotyczy to robót publicznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I paragraf 60.50. Zmniejszenie o 15 tysięcy planu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne i przeznaczenie na zwiększenie wydatków związanych z modernizacją. Chodzi tutaj o ten nadzór. Komisja zaopiniowała negatywnie z, z opinią taką jak poprzednio. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pierwsza była Pani Ażbieta Zabłocka, później Pan Jarosław Puszko. Moje pierwsze pytanie jest takie, jakie mamy oprocentowanie w tej chwili kredytu? I drugie pytanie dotyczy właśnie szkoły artystycznej, ponieważ mamy w uzasadnieniu, że to jest na zakup instrumentów co jak najbardziej jest zasadne, ale mamy w tabelce, że część jest na zakup instrumentów, środków dydaktycznych i książek, a drugie na zakupy inwestycyjne jednostek. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego to jest tak rozbite. Dziękuję. Myślę, że odpowiedź na to pytanie za chwilę nastąpi, bo nie ma Pana skarbnika. Koleżanka pójdzie, poprosi Pana skarbnika. Proszę bardzo, Pana Renę Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie dotyczące działu 900, rozdział 917, dotyczącego właśnie zakupu recyklera. E, bardzo się cieszę, że właśnie, że to e, urządzenie zostanie zakupione do, e, dla, dla zuku. E, e, chciałbym się dowiedzieć, czy to będzie nowa... to już jest w na początku roku, A, tego nie dotyczy, tak? Chciałem tak ogólnie się dowiedzieć, ale może, jak już jestem... Przy, przy głosie, czy, czy to będzie ten nowy recykler właśnie zakupiony? Nie bardzo to pytanie pasuje na sesję, nazwijmy ją nadzwyczajną. Trzymamy się tylko tematów objętych porządkiem obrad. Proszę bardzo, pan Radny Starzyński. Ja tylko w kwestii formalnej w sumie, bo tutaj rozumiem przesunięcie wydatków to jest punkt 6 dział 995 jest podane przesunięcie wydatków między paragrafami, ale nie, nie podana kwota jest. Dziękuję. Chwileczkę będzie Pan skarbnik? Już jest. To może jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie, bo pana skarbnika nie było króciutko i zaraz i panu również, pan skarbnik, odpowie. Ja mam pytanie, dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, chciałabym się dowiedzieć, jakie jest oprocentowanie w tej chwili kredytu, a drugie, dlaczego jest rozbite na zakup instrumentów na dwa paragrafy, czyli na zakup środków dydaktycznych książek oraz na zakupy inwestycyjne. Jeżeli, A w uzasadnieniu mamy, że jest na zakup instrumentów. Tak. Nie? Jeżeli chodzi o oprocentowanie, więc bodajże chyba mamy 6 kredytów, sześciu i one jest różne, to nie jest jedno oprocentowanie, bo to jest różnica nawet pół procenta jest, nie? Ale to jest w granicach ponad 6% teraz. Tak, wszystkie, nie ma mniejsze. Jeżeli chodzi za, natomiast o kwestię instrumentów, bo są dwa paragrafy, tak, bo w tym inwestycyjnym, gdzie jest 120 120 tysięcy, tak. To jest 6 pianin po 20 tysięcy. A to inwestycyjne? Tak, no bo. No bo powyżej, powyżej 10 tysięcy to już inwestycyjny środek. No a pozostałe no to są już mniej poniżej 10, więc wydatki bieżące, tak? I pan radny Sarzyński jeszcze miał tam pytanko, proszę bardzo. Dotyczy tylko przesunięcia wydatków, to jest dział e, 995. E, e, jest podane przesunięcie wydatków, a nie ma kwoty. To formalnie. Zł, to jest tysiąc zł. Chodzi o wydatki na e, zakup środ, generalnie środki BHP dla osób zatrudnionych w ramach e, robót publicznych. Jeżeli jestem przy głosie, to chciałbym e, zgłosić autoprawkę wycofanie zmiany dwóch zmian zwiększającą 15 tysięcy na Inspektora Nadzoru na Kopernika 6 i zmniejszającą o 15 tysięcy w dziale 995 paragraf okay. 600, 650. Rozumiemy, tak jak komisja proponowała to A. tylko, że to będzie poprawka. Okej, okay. proszę Pan Radny Dybiejko. Ja bym chciał tylko nawiązać do działu 750 i zapytać, bo nie przypominam sobie jaka była z naszej strony, jaki był wkład w tym y, cyfrowa gmina granty PPGR? Bo tu jest 500 tysięcy, łącznie 531. Czy to yy, całość była. Z, tak, 100% sfinansowane tak, z Dziękuję budżet. bardzo. Wyłącznie państwo mikrofony, bo sprzęża. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pani. Pan... Proszę bardzo, pani radna. Ja jeszcze mam prośbę, ponieważ jedno z, znaczy prośbę, mój wniosek, żebyśmy osobno głosowali to, co komisja zagłosowała negatywnie. Nie ma, nie ma potrzeby, nie ma potrzeby, nie ma potrzeby, bo to jest przepraszam. autopoprawka, przepraszam. będziemy głosować wraz z autopoprawką. w czasie tłumaczam, bardzo przepraszam. Tak, tak, tak. I przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1 na 55 wraz z autopoprawką burmistrza? Proszę o głosowanie teraz. Przy dwóch wstrzymujących się stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 2b porządku obrad, projekt, yy, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2 na 55. Tutaj poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Y Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany, które wynikają ze zmian w budżecie. Ponadto w przedsięwzięciach dokonano skrócenia realizacji projektu Cyfrowa Gmina Granty Powegierowskie oraz uwzględniono nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 związane z modernizacją i rozbudową monitoringu. Ale nie jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu w uchwały oznaczonego numerem 2 na 55? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 2c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 255 na 05 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 3 na 55. Poproszę Panią Radną Pisarską, Przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały większością głosów opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pani i Panów Radnych jest, jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3 na 55? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 55. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.